Przyszedł czas na Grzaniec Wrocławski. Jedyne 12 zł Buda pod Krasnalem. I jeszcze nawet zostało trochę reszty. A małżonka oczywiście z Grzańca już zrezygnowała. Grzaniec Wrocławski na Jarmarku Bożonarodzeniowym 2014. Jedyne 12 zł.